Cześć. W tym filmie opowiem Ci o narzędziu, które ostatnio testowałem, a którego zadaniem jest ochrona budżetu reklamowego w systemach reklamowych Google i Facebooka przed nieprawidłowymi kliknięciami. Zapraszam do oglądania. W internecie można znaleźć kilka narzędzi do ochrony budżetów reklamowych, jak na przykład ClickGuard czy ClickSeas. W ostatnim czasie miałem okazję przetestować to drugie narzędzie na kampanii Google Ads z budżetem kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie przez okres dwóch miesięcy. Narzędzia do ochrony budżetów działają w taki sposób, że potrafią wykrywać tzw. nieprawidłowe kliknięcia w reklamy i blokować IP z którego takie kliknięcie pochodzi. Nieprawidłowe kliknięcia to np. kliki kilka razy w tą samą reklamę, kliknięcie w reklamę i wyjście ze strony po sekundzie itd. Instalacja takiego narzędzia polega na połączeniu z nim konta reklamowego oraz instalacji kodu na stronie internetowej. Od tego momentu narzędzie zaczyna działać i możemy podglądać jego statystyki w dedykowanym panelu oraz na przykład listę wykluczeń IP w panelu Google Ads. Jaki był efekt zastosowania tych działań w kampanii, o której mówiłem? Rzeczywiście to narzędzie działa, to znaczy wykrywa i blokuje IP, prezentuje statystyki, umożliwia zgłoszenie do Google wniosku o zwrot środków za nieprawidłowe kliknięcia i tak dalej. Niestety w moim przypadku na trzy próby składania tego wniosku nie otrzymaliśmy żadnego zwrotu kosztów poniesionych na nieprawidłowe kliknięcia, ponieważ Google uważa, że potrafi samo wykrywać takie działania i nie nalicza wtedy za nie opłat. Co ciekawe, po wdrożeniu tego narzędzia mocno spadły nam konwersje w kampanii. Przed testem klient uzyskiwał kilkanaście czy kilkadziesiąt telefonów dziennie z reklam. Natomiast po wdrożeniu narzędzia ilość ta dramatycznie spadła. W efekcie zakończyliśmy testy i nie korzystaliśmy dalej z tego narzędzia. A po odłączeniu kodów Clixis kampania znów zaczęła generować konwersję. Dlaczego tak było ciężko mi powiedzieć. Być może nie tylko samo narzędzie miało tutaj wpływ, ale też czas w jakim przeprowadzaliśmy testy, sytuacja w branży czy na świecie. Tak czy inaczej nie skreślałbym tego typu narzędzi, a raczej zaplanował w swoim planie marketingowym, aby przynajmniej jednorazowo je przetestować, Ponieważ być może w przypadku Twojej kampanii okazuje się, okaże się ona strzałem w dziesiątkę. Jeśli chciałbyś spróbować tego typu narzędzia w swoich kampaniach, z chęcią pomogę Ci je uruchomić. W tym celu skontaktuj się ze mną przez stronę arturkosiński.pl To już wszystko na dzisiaj. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, to zostaw kciuk w górę. Zasubskrybuj też mój kanał na YouTubie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.